zobaczmy co tutaj na temat yy, mnie. <śmiech> Marcina napisali tak zwani hejterzy, proszę bardzo. O jest. Gdyby ten Marcinek skorzystał z usług fryzjera, ostrzygł się i ogolił to może i byłby z niego całkiem normalny facet. Yy, bufon yy, jakich mało. O! To, yy, to tak. Yy, ja nie znam tego wyrazu, ale kończy się na owy aktor. No, de e, Przystojny jak y, w Przerębli. Kupa. No. Hmm. E, Najbrzydszy aktor, jakiego widziałem, nie wiem co oni w nim widzą. pasztet Bardzo fajny. E, włosy by sobie umył. Y, umył brudas, a jak brudas, to pewnie i śmierdziel, a jak śmierdziel, to i pijak, no, <śmiech> no tak, y, jest dość obleśny, usiejąca główka, y, nalane pysio, y, chłopie, zmień fryzjera albo zrób sobie przeszczep włosów, wyglądasz, jakby ci zjechała peruka na tył głowy, no to szczególnie z profilu tak y, widać, jak zjeżdża do tyłu, no, to, to czasami tak bywa, no, co zrobić, a czy on kiedyś będzie mieć normalne włosy? Przecież te kołaki deformują mu głowę. Nie, normalne włosy to miałem do piątego roku życia. Teraz mi się przerzuciły tutaj jakoś. Tego gościa jest za dużo w tvn non stop, w innych stacjach też. Nawet w jakiejś reklamie. Idź w cholerę. Napisał pan albo pani. No to co? To idę. Ciekawe. Pozdrawiam wszystkich piszących te twórcze.